Piszesz ten, ten z matematyki sprawdzian, nie? Piszesz się, kurwa, żeby było to plus dwa, błagam, plus... I wierzysz to, nie śpisz po nocach, kurwa, zwijasz się i lager ona mówi Kozłowski, plus dwa, A ty kurwa, tak, Wie o co chodzi, rozumiecie? Wiara, wiara to jest najtwardszy kutas w grze, naprawdę.